Już zaczęłaś? Przed chwilą. Okej. Okay. To... Cześć kochani. Siema, z tej strony TM. Jest ze mną Kushina. Cześć! I gramy w Don't Starve. Właściwie próbujemy, tylko że serwer nam nie działa i jest takie hmmm. Hmm. I okej okay. chuj chodzi. Teraz Cześć kochani, jestem nazwą na Tobie. No no. Teraz siema. To siema. Siema, siema. Jak coś to yy, skuszyno nagrywamy do swoich własnych tych dla się O, jest. Jest. Tak jest. Jakbyś się wyjęł? Nie Znik. Znik. Wiem. Wiem. Kurwa no, Kurwa! Windows! Pejasz! na Nie! Nie ty! Win. Jest serwer, jest serwer, join! Co? Jaki enable? Pasło connecting! Nie, mówię, że... Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, czekajcie. nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, tak bardzo nie, nie, mi tak produktu tak bardzo jedno jest drugie? Staram się nie lokować mnie do chry, a ty mi o nim gadasz, no dzięki! A, tak, tak, Tak. Patrz, mam parawanik. Nie widzę. Włączam kamerkę. Nie mam widescreena ani nic takiego, ale parawan też jest dobrą rzeczą. Parawan jest zawsze no. Mam dziwną fryzurę BAM BAM BAM no, Piękną nie pierdolę Nie pierdolę, nie mam rodziny Jaki eleganc też miał coś takiego, chyba oni to nie na, pewno, na, pewno, na pewno. Ten sam serwer? O proszę Ok, to jest a, tam bo mnie wybieram i wybieram postać i to nie Co ja zrobię? Co to jest? Dlaczego? Ja nie chcę tego widzieć. Hello? Czego? Kurwa! Czekaj, bo wyłączyłam sobie jeszcze na ten... Aaaa, nagrywanie wyłączyłam. Fuck my life! Dziemy. Dobra, 17 e, Siema, z tej strony TM. Znowu! E, komplikacje, które miałyśmy z początku gry zobaczycie pewnie na samym końcu. Masz Jak się nazywa serwer teraz? Ten sam? Tak samo moja wczesna. Kurwa... Podobnie, znowu mi się te pokazały. Tak, No właśnie próbuję, ale... O, nie wiem, u mi się pojawiają w ogóle. O Boże... Brows, keims... Musz? Nie. Dina, moja. Dina, moja. Bardzo mi wspomina. Dobra, ja już zeszłam. Poczekaj na mnie, kurwa, join. Alo? Jest. Nie, nie, nie, proszę, nie. Powinnam oświetlenie włączyć. Ja kurwa. Nie zamontowałam oświetlenia, dlatego ale ja się tak zwiedzam, tak ciemno nie A ja oświetlenie nie włączyłam. Jestem geniuszem. Connecting, jeeej! Poczekam. Wciąż Connecting! Wcale nie posłami, nie nie, dalej wcale. Jest! Jest! Jej, brak odpowiedzi, don't together, brak odpowiedzi. Nej. Dobrze, to to ja sobie zagram na telefonie za ten czas No na telefonie Moja Angela Okej, pokazałaś mi się z moim O! Włączyłaś się Kierdolna Angela Jaka szczerość. Nie mam ubrań, nie. No. Ogólnie planujemy zrobić cosplay. Nie masz! To na comic Jaki nie dowiecie się, zobaczycie na żywo, ewentualnie przed komikonem. Wstawię na mojego fanpage'a. Zobaczycie progresy. Leos. O Jezu, ile mam od... Czemu mam tak no. dużo miejsca? Chodź, na pewno mogę. Ale już się nagle... Ej, nie pchaj mnie! Co? Już no, nie gwałtomysz, nie pchają, nie pcham. Len? Co mi połaś? Ej, co jest? Nie mogę podnieść marchewki. Ej, strasznie mi ścina. Nie wiem, nie wiem, po pożonku. Ja... Mam dwie krewki. I O dobrze, ja trzy. A ja zawsze mam trzy. Czemu nie ja biegam w miejscu? Co to... masz na serwerze? Angela, co tam u ciebie? Jak się czujesz, kochany kociaku? Wodziłaś się do ze mnie? Całe 5 sekund? A, próbuję zebrać kwiatki. Ej, nie, no kurwa, nie wiem. tam wszystkie, ale dla mnie ty jesteś tam daleko. What the fuck? Bejba, bejba, bejba Mam dziwną fryzurę No to jest tam wytworenie dziwną Dziwną Bok mi się przekrzywia Cały czas Tym go pewnie zaufam Rozbejdzę zobaczyć co się dzieje A w wolnej no. chwili przerwy no. Przepalę się, że robię cupcake'a no. Wuuu ale pokażę wam go ogólnie później, jak już będzie mieć przynajmniej dolną część ząbów. Słabo, bo... No... No klikam iść! No chyba idę sama już, ale nie wiem. Nie wiem, gdzie jest ognisko nawet. Jest dobrze. Nie widzę ogniska! What the fuck! Czy ja się palę? Nie. Bo mam nagle czerwone te i. Nie bo mam czerwone. Boże, żółte mam boki. Co cię, Zobacz tylko pod jakim mam w takim razie mapę, żebym mi potem kurwa znowu nie wystawić. No nie, ostatnim razem mapy miałam pod jakimś dziwnym na nazwą, tylko było takie what the fuck. Nie wiem, ty mnie karmiesz teraz, czy co? Nie, ja się nakarmiłam Lal.